Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem twórcą elitarnej grupy szkoleniowej i to wideo będzie troszkę inne. Jak zawsze zachęcam Cię do wstąpienia do służby. To przychodzi czas, że kiedy, kiedyś musisz rozważyć odejście z tej służby i przyszedł do mnie ostatnio policjant No, nie mój student. Gość po 15 latach służby. Pół roku na zwolnieniu lekarskim od psychiatry i chciał porady takiej trochę kombinowanej, i jak przedłużyć jeszcze to L4 pomimo, że przełożeni już wyczuli, że on odchodzi i chcą go wysłać w trybie pilnym na komisję lekarską, zwolnić etat. No, ja go zapytałem dlaczego on chce odejść? Zaczął od tego, mam 100 powodów, No ale jak go tak przycisnąłem do muru, to stwierdził, że w firmie jest ostatnio totalna chujnia, zero możliwości rozwoju, brak jakichś perspektyw na przyszłość, a on magister nie chce spędzić reszty życia na tarmoszeniu się z żulami. I uświadomiło mi to, że jak kiedyś podjąłeś decyzję, że chcesz wstąpić w szeregi policji, no to wcześniej czy później, szczególnie w obecnych warunkach emerytalnych, no musisz rozważyć odejście z firmy. I nie myślę tutaj o spadach z policyjnej szkółki, bo jest ona właśnie po to, żeby odsiać mięczaków po paru miesiącach, żeby potem nie, nie przeszkadzali innym, ale raczej o jakimś późniejszym okresie Twojej kariery, 2-3 lata i później, kiedy już ładnie sobie służysz. Nie myślę też o sytuacji, kiedy popełniłeś jakieś przestępstwo, czy jakieś inne przewinienie zawodowe, Wtedy i tak nie masz wyjścia, musisz działać bardzo szybko, jak chcesz coś ugrać i jeżeli w ogóle chcesz mieć jakieś tam przywileje emerytalne. No, alkohol oczywiście tutaj odpada. Dam Ci parę wskazówek, które y, mogą Ci w tym trochę pomóc, szczególnie jak jesteś na takim policyjnym rozdrożu Osiołkowi w żłoby dano Natomiast pamiętaj jedno, jakakolwiek Twoja decyzja jest lepsza niż żadne. I jak poszedłeś do policji, to być może opierałeś się na kilku telewizyjnych stereotypach. No, brawurowo pojeździsz sobie na kogutkach, szczególnie gdy inni stoją w gigantycznym korku, klną na czym świat stoi, ale Ty dajesz syrenki, a oni muszą się ładnie rozsunąć na boczki i zrobić Ci przejście. No, będziesz nosił broń, będziesz ścigał zbójów, być może czarną nową bęwicą, jak Ci komendant da. Realia są takie, że częściej będzie to na piechotę. No, oczywiście masz szacun wśród ludzi. W końcu Ty jesteś ten pan władza. Za mundurem panny, czyli wszystkie panienki Twoje. No, powiedzmy partnerzy też inni. Mundur jest zdecydowanym afrodyzjakiem. Uczciwie ci powiem, że chociaż policjantem nigdy nie byłem, na mundur przyciągnąłem kiedyś moją byłą narzeczoną. Oczywiście, pomagasz bezinteresownie ludziom, heroicznie ratujesz to życie ludzkie, to zagrożone życie ludzkie z jakichś niewiarygodnie trudnych sytuacji. Spider Man, czy tam jakiś inny Superman przy Tobie wysiada, Jesteś miejscowym bohaterem, nosisz mundur, nosisz odznakę. I na początku, jak w życiu, czy w małżeństwie, czy w narzeczeństwie, wszystko jest cacy, jest ten okres miodowy, super, hiper, prawda, motylki w brzuszku. No, ale czas mija i nieuchronnie musisz się z tą szarą rzeczywistością jakoś zetknąć, Czyli na życie przekłada się w ten sposób, że bierzesz coraz więcej notnych zmian, najczęściej zamigających się starszych kolegów, ale Ciebie jeszcze ciągle to kręci. Jeździsz radiowozem w pełnym rysztunku, oczywiście broń na wypadek jakiejś strzelaniny pod nocnym klubem mafii. Y Poznajesz stopniowo różne ludzkie brudy różne ludzkie sztuczki i nawet próbujesz je poradzić własnoręcznie, no bo w końcu ktoś ten świat musi zbawić i dlaczego nie ty? Yy, wiążesz się emocjonalnie ze swoimi partnerami, kolegami z pracy, przełożonymi, naprawdę dałbyś sobie za nich łapę obciąć. Wiąże się z tym prawdziwa męska przyjaźń, solidarność zawodowa, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, trzech muszkieterów. Oczywiście, jeżeli nigdy nie byłeś policjantem, to prawdziwego gliny nigdy nie zrozumiesz, czyli z jednej strony ekscytacja służbą, z drugiej strach, jak coś spierdolisz. No, będziesz miał też do powiedzenia wnukom na dobranoc, yy, czy znajomym przy piwku naprawdę niezliczone anegdotki humorystyczne niekiedy z tego twojego policyjnego żywota. I wierz mi, że jak przyjechałeś na interwencję i otwierasz drzwi, to nigdy nie wiesz, czy zobaczysz za nimi wisielca, czy jakiegoś szaleńca czyhającego na ciebie z siekierą, czy z innym sprzętem, czy jakąkolwiek inną sytuację która powszechnie jest uważana za niebezpieczną. Natomiast jak w piosence, proza życia to przyjaźni kat, pęka cienka nić i z czasem wyzwania stają się standardowe. Praktycznie od razu wiesz czego się możesz spodziewać po przyjeździe w dany rejon czy konkretny adres. No Jeździsz tym radiowozem czasem w kółko bez celu, oglądając znajome widoczki Oczywiście rozwiązujesz najróżniejsze ludzkie problemy, a przy okazji coraz głębiej taplasz się w tych ludzkich brudach, chociaż starasz się mieć rączki czyste, a czasami nie jest to łatwo. Od czasu do czasu jakieś afery w drogówce, czy gdziekolwiek indziej. Wewnętrzni oczywiście cały czas działają. Niańczysz dorosłych ludzi, bo wpajają Ci, że masz być empatyczny, Czasem rzeczywiście zdarzy się coś naprawdę niebezpiecznego związanego z czyimś życiem lub śmiercią, kiedy musisz pojechać od razu na syrenach tą twoją wysłużoną kiją, kijanką na oparach benzyny, której ciągle brakuje. No Częściej masz kontakt z tą szumowiną naszego społeczeństwa, ale mimo wszystko robisz co możesz, aby pomóc wszystkim, a szumowina jakoś zresocjalizować. No i po pewnym czasie niestety ta służba w Policji staje się po prostu pracą. No Jednych dopada to szybciej, drugich dopada to później, ale w końcu przychodzi tak zwana rutyna. Wierz mi, z lekarzami jest czasami tak samo. Klapeczki spadają z oczu a człowiek zaczyna się wypalać zawodowo i wcurwiają cię zarówno przestępcy jak i zwykli ludzie, którym z całego serca chcesz pomóc a oni po prostu oczekują jakichś cudów, nie wiadomo tak naprawdę czego od ciebie chcą i zaczyna cię w Kuriać, niewydolność tego całego systemu systemu prawnego, systemu sprawiedliwości Jak również upierdliwi przełożeni, którzy nie rozumieją, że doba ma tylko 24 godzinki że kiedyś się trzeba wyspać, kiedyś trzeba pójść na chwilę do domu na tak zwanych cudów nie można robić na wczoraj. I wszędzie i to wszędzie wszechobecne statystyki. Oczywiście statystyki mają rosnąć, natomiast przecież przez twoją skuteczną prewencję przestępczość w twoim rejonie spadła. I skąd masz brać tych nowych przestępców, nowych bandziorów, których najlepiej złapać na gorącym uczynku, żeby coś tam na odprawę roczną, czy jakąś inną przygotować. Wkurzają cię politycy którzy obiecują przed wyborami gruszeczki na wierzbie kolejne podwyżki płac, których po prostu jak Yetiego, czy Yeti nigdy nie zobaczysz. Natomiast yy, ignorują Twoje prośby o szkolenia, prośby o kursy, nikt nie słucha. No, sprawa prosta, nauczyłeś się wszystkiego na szkole i praktykując w swojej komendzie, w swoim rejonie, to po co Ci coś tam się nauczyć nowego, jesteś po prostu niezastąpiony w tym, co robisz, masz zapierdalać za trzech, a może najlepiej za siedmiu w swoim macierzystym komisariacie, ale realia są takie, że ta monotonna praca staje się po prostu nudna, brakuje ci jakichś nowych wyzwań, troszeczkę tej adrenaliny, no i po prostu stajesz się z czasem wypalony zawodowo, a przy okazji cyniczny wobec wszystkich. Natomiast y, to, co Ci się kiedyś podobało, nagle robisz odwrotkę i zaczynasz zwracać uwagę na to całe negatywne gówno, które zwiąże się z Twoim zawodem. No, kamyczkiem do ogródka są tutaj sprawy typu Igor S, czy jakieś inne publikowane często w mediach. i Paradoksalnie, możesz się zacząć bać interweniować, bo Cię otacza jakiś wściekły tłumek, każdy tam z komórą, prawda, robi live'a na YouTube'a czy Facebooka, no i za chwilę będziesz gwiazdą internetu. Wystarczy tylko jakiś punkt zapalny, jakiś prowody, no i po prostu lincz na policjancie gotowy. Nawet jak nie od razu, to żądne krwi policyjnej pismaczki, prawda, zrobią wszystko, aby tego kota ogonem odwrócić, yy, przedstawić się jako typa, jako tego policjanta, z zwyrodnialca marzącego o niczym innym tylko naruszaniu ludzkiej godności tych biednych, przestraszonych, zatrwożonych, wystraszonych przez Ciebie przestępców. I co gorsze, media po mistrzowsku przekręcają takie historyjki, aby nakręcić tą część społeczeństwa, tą część ludzi, która Zawsze niechętna jest policji, oni mają na tym pożywkę, tamci też się cieszą, prawda? A Ty po prostu możesz się zastanawiać, czy spokój ducha i resztki Twoich nerwów zszarganych szarganych nerwów są warte ciągłego użarania się z tą całą hołotą. No, nie, nie, nie wspomnę, a w zasadzie wspomnę po raz kolejny, że naprężasz się za grosze, a podwyżki płac to po prostu obiecanki, cacanki, a głupiemu. Czasem masz tą szczególną sytuację, że jesteś jakiś taki człowiek mądrzejszy, ziom bardziej wybitny. Jesteś po prostu w czymś innym dobry, nie w tym nie mówię tutaj o policyjnym rzemiośle i taka po prostu złota rączka, król Midas, który co nie dotknie, zmienia się złoto. Oczywiście w pracy nie pozwolono Ci się rozwinąć, ale Ty masz jakieś pomysły na robienie kasy czy jakichś innych rzeczy niezbędnych zwykłych ludziom, zwykłym ludziom i y, pomogłeś już raz bratu, pomogłeś szwagrowi, oni podjęli twoją ideę, ry, rymcym cym, prawda? buch, jeden strzał, 20 tysięcy w kieszeni, bez wysiłku. No, udało się raz, czemu się ma udać, nie drugi? I zainspirowałeś kogoś znowu swoim pomysłem i jemu łatwa kasa się pcha drzwiami i oknami, a on ci tutaj tylko daje ładnie Cię poklepie po ramieniu, tak jak Twój komendant kiedy wziąłeś tam 5 dni nadliczbowych. Natomiast ci ludzie, no mimo wszystko zauważają, że jesteś trochę lepszy ziom i dziwią się, że pracujesz za 3 tysie, być może 3,5 w porywach i co Ty tam w ogóle robisz? Ty udajesz przed nimi zadowolonego, prawda? Oczywiście zadowolonego ze swojego życia Przecież być jest ważniejsze niż mieć W końcu pieniądze szczęścia nie dają Natomiast reagujesz nerwowo na ich zaczepki szczególnie zaczepki typu jaką masz wypłatę, racjonalizujesz mizerię tej swojej kasy, ale tak naprawdę cierpliwie czekasz od pierwszego do pierwszego na wypłatę, czy szukasz, aby zrobić jakąś filówkę, pożyczyć od kogoś parę groszy na konto mundurówki, bo rata za pralkę niezapłacona i skręcać się jak musisz tego bogatego szwagra prosić o kasę, czujesz się jak ubogi krewny, bo wiesz, że wcześniej czy później ten, ten Szwagier poprosi Cię o przysługę, a z reguły policjanta przysługi są na granicy etyki. I czujesz w głębi ducha, że nadaje się do czegoś więcej, nie tylko do kolejnej nocnej szychty za kolegę na zwolnieniu lekarskim w ramach ostatniego protestu i bądźmy szczerzy, jeżeli już zaczęły Ci chodzić po głowie podobne myśli, że z policją, że z firmą nie jest Ci po drodze. To prawdopodobnie tak jest. No, czy masz się nim opierać, czy nie masz się nim opierać. Ja bym po prostu poszedł jakimś swoim wewnętrznym uczuciem No, wariantów jest parę. Jeżeli brakuje niewiele do tych 15 lat służby, jesteś na starych zasadach No, być może warto się tą chwilkę przemęczyć aby mieć tą swoją upragnioną, wypracowanym kosztem zdrowia, serca, nerwów, mundurową emeryturkę. No, jeżeli jesteś na nowych zasadach, 55 rok życia 25 lat służby, nie oszukuj się, nie ma sensu, abyś się katował Lepiej już było, no nie powiem, że w milicji obywatelskiej. Natomiast przygotowywuj sobie jakieś miękkie lądowanie. Praca jest jaka jest, służba jest jaka jest, Być może masz jakieś problemy ze zdrowiem, Potrzebujesz jakiegoś kilkumiesięcznego odpoczynku, Tak jak ten koleżka, który do mnie przyszedł, w zasadzie każdy policjant coś ma tutaj pod kopułką, prawda? Wystarczy, że pożalisz się tam psychiatrze i bez łaski pół roku dostaniesz. Yy, oczywiście z tymi psychiatrycznymi zwolnieniami warto uważać, bo yy, potem różnie bywa z pozwoleniem na broń, czy z kwalifikacjami na ochroniarza. Szczególnie, że też Cię będzie badał psychiatra, a ci sprytniejsi wiedzą, że jak odszedłeś z policji, to możesz mieć jakąś grupę na komisji, ale, no właśnie, być może kwalifikujesz się do tej grupy zdrowotnej, dającej ci trzecią grupę rentową, No i przed komisją lekarską warto pochodzić po lekarzach, jakichś kardiologach, psychiatrach, psychologach, diabeł tam wie po kim, ale na pewno koledzy ci powiedzą, czy na forum sobie przeczytasz jakimś policyjnym, jakie to choroby dają po prostu dodatek lub upoważniając Cię do wcześniejszej emerytury, a w zasadzie renty. I jeżeli podjąłeś już tą ostateczną decyzję, że odchodzisz, bądź na 100% pewien, że chcesz dalej coś robić, a w zasadzie co chcesz dalej robić, że to nie jest jakiś twój kaprys, pochopna decyzja, no inaczej po prostu skończysz przepijając tą swoją zasłużoną emeryturę mundurową wśród żuli, których kiedyś ścigałeś. I wiem, o czym mówię, jest to bardzo smutne, ale naprawdę wielu policjantów, czy wielu innych mundurowych, nie tylko z Policji, tak, kończy, tak kończyli pułkownicy, inspektorzy, czyli gadka inspektorze, generale pożycz dwa złote na wino. I niestety te żule, naprawdę Cię nie szanują. I jest również prawdopodobnym że następna nie do końca przemyślana praca będzie dla Ciebie udręką, jeszcze gorszą od tej policyjnej. Nie zrealizujesz się tam zawodowo. I pamiętaj, że minęły bezpowrotnie czasy, kiedy każdego odchodzącego policjanta szczególnie z jakimś doświadczeniem zatrudniano z pocałowaniem w rączkę czy dwie. Natomiast, yy raczej lepszą pracę znajdzie Twój komendant, ale nie to, że, że jest lepszy od Ciebie, tylko raczej z powodu układów, które sobie wyrobił, być może jakichś układów politycznych, Oczywiście, układy wyrobił sobie Twoim kosztem niż swoimi faktycznymi umiejętnościami. I licz się z tym, że przedsiębiorcy tacy jak ja czy jacyś inni przedsiębiorcy, to są bezwzględni kapitaliści, wymagają kreatywności lub różnych specyficznych umiejętności, a nie tylko przytakiwania, że tak powiem, klapnięcia kopytami, stania na baczność, no i prowadzenia za rączkę przy każdej nawet błahej spra sprawie. Nie nadajesz się to po prostu wypierdalaj z roboty. Jeżeli nie masz wyników, to wcześniej czy później, kurde, prywaciarz Cię wypierdoli w kosmos. I z drugiej strony yy, Mimo wszystko trudy policyjnej kariery są niezastąpionym życiowym doświadczeniem. Co miałeś w policji, to się co się miałeś nabać, to się nabałeś, prawda? I sytuacje życiowe trudne dla innych osób, stresujące dla osób z cywila dla ciebie być może będą bułeczką z masełkiem i bez problemu o takie rozwiążesz. No, rozsądnym takim wyborem zawodowym jest praca w ochronie. Uczciwie też powiem, że gówno tam płacą, ale warto, abyś zrobił sobie już wszystkie uprawnienia Zrób to jeszcze w służbie. Jest tam jakieś uznawanie uprawnień policyjnych, aczkolwiek musisz niestety zainwestować w badania lekarskie i psychologiczne. Ta inwestycja to jest co najmniej 4-5 stówek w zależności od tego, w jakim mieście się badasz. Czyli z tej skromnej emerytury czasami trzeba nie kupić dziecku cukierków, a wypierdolić cztery stówki na lekarza i psychologa takiego jak ja. i Także spróbuj wcześniej też zrobić wszelakie możliwe kursy, które Ci w tym pomogą. Na pewno policja, pomimo to, że szkolić ludzi za bardzo nie chce, jakieś tam szkolenia są, być może szkolenie kurs motocyklowy, być może tam jakiś inny i na pewno Ci to nie zaszkodzi. Natomiast, bądź przygotowanym aby zacząć wszystko od początku, nie jako ten pan władza, nie jako dyrektor, ponieważ dyrektorów, kierowników, czy innych tam szefów w cywilu jest pełno. Często są zatrudniani nepotystycznie, tutaj nie ma żadnych ograniczeń czyli moja firma, na przykład przychodnia, to jest moja siostra, moja żona, moja siostrzenica, moja matka i jakieś tam inne szwagrostwo, prawda? Także raczej od takiego stanowiska nie zaczniesz, zaczniesz od zwykłej, czarnej roboty gdzieś tam na samym dole. Także, oj rozgadałem się, widzę 20 parę minut. Filmik zrobił się nieco dłuższy niż myślałem. Natomiast reasumując to wszystko, czy tego chce, czy nie chcę, czy, czy, czy ty tego chcesz, czy nie chcesz Policja jest niezbędna w każdym kraju No i jeżeli jesteś prawdziwym pasjonatem jesteś kandydatem do Policji, to raczej moich konfabulacji się nie wystraszysz. Tak więc, masz mój szacun, po pierwsze za to, że dotrwałeś do końca filmu i niezależnie od decyzji, którą chcesz podjąć, czy którą już podjąłeś, jak zdecydowałeś odejść z Policji, dobrze. Jak wiesz, że jeszcze tam coś ugrasz, też nie jest źle. Pamiętaj, że praca gliniarza to jest naprawdę ogromne poświęcenie się dla społeczeństwa, dla wszystkich, niestety kosztem swojego zdrowia, nie powiem, że psychicznego, no i nie podchodź do rekrutacji, jak masz jakieś egoistyczne powody, że tam zrobisz jakieś miliony złotych, że będziesz nie wiadomo kim, bo naprawdę się szybko rozczarujesz. Mówił Darek Kraśnicki, twórca elitarnej Grupy Szkoleniowej. Jeżeli masz coś do powiedzenia w temacie, kiedy warto z tej policji odejść, czy jeżeli podjąłeś taką decyzję, zrób to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście, jak nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał Elitarna Szkoleniowa lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętej rekrutacji do policji.